Niby nie ma, niby nie ma, niby może jest, tu Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre Ja mam w spodniach kobre, a ty jesteś przegrany Ej